Lubię też w Mazurach takie dni jak dzisiaj Odpoczywamy sobie, dzisiaj jest niedziela Odpoczywamy w Marinie Nie wypływaliśmy nigdzie Mocno wieje, ale to nie o to chodzi Pamiętajcie chillować, poznawać nowych ludzi Słuchajcie, wyszliśmy sobie do sklepu, oczywiście zapomnieliśmy, że dzisiaj jest niedziela, dzień święty. Wszystkie sklepy w całej Polsce zamknięte, tak samo w Mikołajka. No i co ono? Jedynie w Żabolu. Kupiliśmy parę produktów, także lecimy na nasz stateczek. A tutaj perła Mazur, Chopin, bryk. Trwają przygotowania do wieczornego wypłynięcia, także widzimy się o 19.00, Mam bilety. Będzie koncert na żywo i cudowna kolacja. Do zobaczenia. Słuchajcie, rejs jest o 18, nie o 19, a już jest 17:20. Także biegniemy naszą łajbę, Bo żona się nie zdąży, by szykować, prawda? Ale był fail, jakbyśmy poszli o 19, aby statek już był w połowie jeziora. Dobra, lecimy. słuchajcie jest za 10, udało nam się wyszykować w całe 20 minut i jaką mam piękną koszulę <głosy> także lecimy na Chopina oby nasza rezerwacja jeszcze była aktywna, do zobaczenia także wchodzimy na Chopina Jak wygląda bufet na tobie. Słuchajcie, jesteśmy na Chopenie, już na śniardwy. Jest pyszne jedzenie, dobre drinki i jeszcze piękny akompaniament pani Katarzyny Sobczyk. Także polecamy każdemu, kto będzie na Mazurach. gdzie gdzie stoimy to właśnie tam naprzeciwko najlepszej restauracji w Mikołajkach. O, tam, tam, tam, tam widać? widać, widać, widać. <laughs> ale to był piękny rejs, polecam każdemu jak będziecie w Mikołajkach na rejs wieczorny Chopinem z dobrym jedzonkiem także polecam, naprawdę warto nie, policja do nas dopłynęła, chyba za głośno jesteśmy ogólnie Would you up in the